Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem wojskowym, byłem lekarzem wojskowym, ale jednocześnie specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i dostaję setki, no może nie setki, ale przynajmniej dziesiątki zapytań o to, jakie choroby dyskwalifikują na broń. I powiedzmy przez 20 parę lat zajmowałem się bronią, w zasadzie spędziłem cały czas służbę w jednostce liniowej. Praktycznie zabezpieczałem strzelania, zabezpieczałem rzuty granatem, zabezpieczałem inne jakieś zdarzenia, gdzie broń była używana na różnych strzelnicach do samego końca mojej służby. I trochę mnie to wyróżnia w stosunku do y, innych uprawnionych do badań na broń, którzy, że tak powiem, są tylko po kursie y, teoretycznym, prawda? I muszę ci powiedzieć, że zgodnie z obecnymi przepisami, tych chorób nie ma zbyt wiele, prawda? Y, w zasadzie to y, jest poza dyskusją, jeżeli masz jakieś problemy ze stanem psychicznym, szczególnie stwierdzone przez psychiatrę. Masz jakąś tam psychozę, jakieś tam zaburzenia psychiczne, schizofrenia, choroba dwubiegunowa, Także to raczej cię wyklucza już bez mojej porady. Również jeżeli masz problem z alkoholem, to też będziesz miał problem z przejściem, że tak powiem, tych badań u lekarza, a szczególnie u lekarza psychiatry, no i również u psychologa uprawnionego. Natomiast, wszelkie inne choroby, które jakoś nie upośledzają Twojego, za bardzo Twojego stanu psychofizycznego są, że tak powiem, do przejścia. Przepisy o tym wyraźnie wspominają. I mm, aby nie być gołosłownym, wiele osób którym się wydawało, być może i ty, że no, nie przejdą danych badań na broń nagle się okazało, że nie taki y, diabeł straszny, prawda? Także, jeżeli chcesz konkretnej porady oczywiście musisz y, napisać y, na maila lekarzmałpakrasnicki.com PL, prawda? Główną broń, która mnie kiedyś interesowała, to był KBKKKKK 47 Tutaj masz taką propagandową koszulkę. Specjalnie ubrałem ją na okoliczność tego filmu i mm, oczywiście wypadki z bronią też widziałem, ale przede wszystkim nie były one związane ze stanem zdrowia, one były związane ze zwykłą ludzką głupotą. Ci osobnicy, którzy popełnili te wypadki, to jakby to powiedzieć, jeden, pamiętam, bawił się w ruską ruletkę, prawda, inny tam na zasadzie, a zastrzelę się. i oczywiście ym, nabój był w komorze nabojowej, pocisk był w tej komorze i, i tylko zwykła głupota ludzka, że tak powiem, powodowała to, że ktoś odszedł z tego świata, prawda? Oczywiście przy użyciu broni. Natomiast jeżeli jesteś osobnikiem normalnym, zdajesz sobie sprawę, że ta broń raz na rok sama strzela, to jakieś drobne upośledzenie twojego stanu zdrowia na pewno nie wyklucza cię tutaj z posługiwania się bronią służbową. No bardziej do rozwożenia już, jest, jest już y, broń myśliwska, ponieważ no, często strzelasz w terenie i no, nie chciałbym, abyś y, zamiast do przysłowiowego dzika strzelił do człowieka. Także jeszcze raz powtarzam. Jeżeli chcesz się skontaktować, to zrób to na maila, lekarz krasnicki.com PL, postaram Ci się odpowiedzieć na Twój problem no, w miarę moich możliwości. Nie wszystko też jest do oceny przez y, drogą internetową, czy drogą telekonferencji, czy na telefon. Natomiast, no, wierz mi, że w około 90% przypadków, jeżeli sprawa nie dotyczy twojego stanu zdrowia psychicznego, czyli jesteś zdrowy na umyśle, prawda, i w jakimś porządnym, większym stopniu na ciele, to masz tą szansę na broń, y, pozwolenie na broń uzyskać, oczywiście po przejściu badań lekarskich. Także, jeżeli Cię temat zainteresował, oczywiście nie mówię tutaj o KAK 47, tylko o broni sportowej czy o broni myśliskiej. Skomentuj to wideo. Natomiast, oczywiście jak jesteś nowy na moim kanale, tutaj subskrypcja kanału. Oczywiście, kliknięcie w dzwoneczek, abyś otrzymywał powiadomienia lub obejrzyj jakiś kolejny filmik o broni czy o medycynie pracy.